Europa na widelcu 2013, we wrocławskim rynku oczywiście 8 czerwiec 2013 roku i idę się sfilmować ładnie I'm going and Zim, nie patrzcie Musimy zgadzić jakie majtki ma zuba Cała kiełbasa zjedzona Zresztą tylko chleb i piwo Znacznego Jutro obiadu nie ma Kolacja dopiero się. A to wszystko we Wrocławiu i filmował Darek Kraśnicki. Dobra dnia. 8 czerwiec 2013. Europa. Na Widelcu Kuchni Świata. Z Robertem? Z Robertem Makłowiczem i ze mną w roli głównej. I ze mną.